Wysoka Rado otwieram 28 Sesję Rady Miejskiej w Łęknicy. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli poprzez zdalny tryb obradowania. Witam serdecznie wszystkich Radnych, Pana Burmistrza, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, które nas słyszą. My ich nie widzimy. Witam również Panią, panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. E, witam Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy, Pana Kamila Junke i wszystkie osoby, które czuwają nad sprawnym przebiegiem obrad 28 Sesji. Informuję, że Sesja Rady Miejskiej w Łęknicy jest utrwalana i transmitowana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obecnie przystąpimy do sprawdzenia obecności. Informuję tylko, że ustawowy skład ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 osób i tradycyjnie będę wyczytywał alfabetycznie wszystkich, wszystkich Radnych i proszę o potwierdzenie obecności. Pani, Pan Sebastian Baran. Jestem obecny. Monika Dżumyło. Jestem. jestem, jestem. Tak, Krzysztof Dziurewicz. Panie Krzysztofie? Jest, Jest. dobrze. Obecny. Janina Ganczar. Jestem. Tomasz Łujański. Jestem obecny. Bartłomiej Jeziorski. Jestem obecny. Kazimierz Kawecki. Jestem. Henryk Klapa. Obecny. Maciej Para. Obecny. Robert Pietrzak. Obecny. Dawid Cyzdek. Jestem. Zuzanna Wilk. Obecna. Łukasz Zowczak. Jestem. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 Radnych. Postanowi kworum, przysiektywna Rada Miejska może opracować i podejmować prawomocne decyzje się Państwo w zagadnieniach proponowanie porządek obrad, czy do tego porządku ktoś chciałby wnieść propozycję? Nie widzę, bo wobec tego będziemy Rada będzie według ustalonego porządku obrad. Przypomnę tylko, że pod koniec będziemy głosowali przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji. Wszyscy radni otrzymali ten protokół e-mailową. Można było się z nim zapoznać. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacja o działalności Burmistrza. Czy Pan Burmistrz chce uzupełnić swoją informację dotyczącą działalności za okres między sesjami? Panie Burmistrzu, proszę głośnik włączyć. Teraz mnie słychać? Tak, teraz tak. Tak, Dobrze. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Pana Przewodniczącego, Radnych, Gości zaproszonych na sesję. Panie Przewodniczący, tak naprawdę to odbyłem wczoraj jedną rozmowę. Byłem w Urzędzie Marszałkowskim. rozmawiam z Panią Marszałek naszego województwa w sprawie przyszłej perspektywy unijnej i, i wsparcia pieniędzmi unijnymi naszego pomysłu, który stworzyliśmy dwa lata temu, czyli wsparcia finansowego na gminy położone na terenie w bioparku Łuk murzakowa rozmawialiśmy o szansach, o perspektywach i czekamy czekamy na pojawienie się pierwszych konkursów jesteśmy również w trakcie opracowywania takiego dokumentu strategicznego bo my żeby pozyskiwać te środki musimy po prostu mieć odpowiedni dokumenty do, dokument stworzony jesteśmy w, w trakcie pierwszych już że tak powiem spotkań no i myślę że myślę że powinniśmy skorzystać z, tych, z tej, tej perspektywy unijnej w zakresie nie tylko turystycznym, ale również w kontekście innych działań w naszej gminie, ale mówię, no do, do czego, do tego trzeba po prostu się w cierpliwość i czekać na pierwsze rozdania środków unijnych. Bardzo. Pytania do Pana Burmistrza w związku z jego działalnością za okres między sesjami. Radny Łukasz Zowczak, proszę. Panie Burmistrzu, ja mam takie pytanko yy, ze spotkania, które miało miejsce 7 kwietnia. Spotkanie z kierownik Centrum Edukacyjno-Kulturalnym Łuk-Murzakowa. Yy, chciałbym, żeby Pan Burmistrz yy, przedstawił, yy, kto został kierownikiem tutaj u nas tego centrum yy, po byłej stolarni. No i co wynikło, co wynikło z tej rozmowy? Jak jest tutaj yy, kierownik widzi yy, funkcjonowanie tego centrum? Yy. W ramach konkursu, który został ogłoszony, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale dobry miesiąc temu, wyłoniliśmy kierownika, jest nią Panią jest pani Agnieszka Janowska. To jest osoba, która będzie chyba w ciągu miesiąca mieszkała w Łęknicy, kupiła tu nieruchomość popyłem byłych mieszkańców Łęknicy. Pani Agnieszka, rozmawialiśmy ją wielokrotnie. Już do tej pory przedstawiłaś kilka pomysłów, kilka autorskich rozwiązań na funkcjonowanie tego, tego, tego ośrodka, tego centrum. Oczywiście będziemy ją wspierać, bo będziemy musieli na chwilę obecną jesteśmy w stanie dokupywania różnego rodzaju aktywności, sprzętu multimedialnego. Pani Agnieszka zostanie zatru zatrudniona od 1 maja, czy tam od 4 maja chyba, tak, będzie zatrudniona u nas w urzędzie, zostanie umowy o pracę i wtedy ostro bierzemy się do pracy. Na chwilę obecną jest w trakcie rozwiązywania umowy o pracę w swoim poprzednim miejscu zatrudnienia, więc no z niecierpliwością czekamy, kiedy się pojawi u nas i będziemy mogli tutaj rozpocząć pracę już takie konkretne przy różnego rodzaju rozwiązania, które ona zaproponowała i Chcielibyśmy również, żeby ona uwzględniła nasze spostrzeżenia, które w większości się pogrywają z jej autorskim pomysłem na działanie tego centrum, ale no musimy poczekać chwilę, niech ona zostanie już pracownikiem samorządowym i wtedy ruszymy ostro do pracy. Dziękuję. Inne pytania do Pana Burmistrza? No może ja zapytam. 14 kwietnia brał Pan udział Telekonferencji zorganizowanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. była tam mowa między innymi o koncepcji budowy instalacji termicznej utylizacji odpadów komunalnych. Czy, czy to było takie całkowicie wstępne jakieś tam koncepcje, czy już mówiono o jakichś terminach, czy też mówiono o kosztach, które byłyby, które musiałyby zostać poniesione w związku z instalacją? Szanowni Państwo, zakład zagospodarowania odpadów, jak Państwo wiecie, jesteśmy udziałowcem tego zakładu. Zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych, sortowanych, niesortowanych z terenu gmin powiatu żarskiego i do tego dochodzi około 5-6 gmin spoza powiatu żarskiego. Gospodarka odpadami stoi przed bardzo dużym wyznaniem. Produkujemy coraz więcej odpadów komunalnych, co widać tutaj po. po rachunkach jakie płacimy do zakładu zagospodarowania odpadów niestety już na chwilę obecną widać że system się nie będzie bilansował natomiast mówią tu gminie Łęknica natomiast największym kosztem jaki jest generowany w zakładzie zagospodarowania odpadów jest to odsyłanie frakcji palnej pochodzącej już z selektywnej zbiórki czyli po odzysku, po odzyskaniu tych niezbędnych materiałów do ponownego recyklingu, zostaje bardzo duża ilość odpadów, które, z którymi mamy bardzo duży problem, jeżeli chodzi o utylizację. Tutaj mi chodzi o tak zwaną frakcję RDF, która ma kaloryczność powyżej 6000 kJ, kilo, i taką frakcję, żeby z, zgodnie z prawem pozbyć się jej, musimy wysyłać do cementowni lub do takich właśnie firm, które zajmują się termiczną przeróbką tych odpadów. Koszt jednego, jednej tony dowiezienia takiej frakcji i dostarczenia je do, do cementowni lub do, do tego zakładu, który zajmuje się termiczną przeróbką, to jest 470 zł. Czyli nie dość, że my dostarczamy komuś materiał, towar, to transport, do tego koszty, koszty pracownicze, musimy za to zapłacić, no to jest naprawdę bardzo, bardzo dziwna sytuacja, ale tak niestety jest, ze względu na to, iż takich zakładów, które przetwarzają termicznie, takie odpady jest bardzo mało, dlatego one dyktują dość wysokie ceny. Pan Prezes Połomka od pół roku pracuje nad taką koncepcją, aby taki zakład przetwarzania termicznego odpadów powstał w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w, w Marszowie. Jest tam działka wydzielona, jest miejsce. Jeżeli mogę powiedzieć o jakichś wstępnych założeniach, to taki zakład, taki zakład mógłby na nasze potrzeby przetworzyć wszystkie te odpady, które my wysyłamy, do, i za nie płacimy, do różnego rodzaju cementowni i tych zak innych zakładów, które przetwarzają te odpady. Jesteśmy przygotowani na około, według tej koncepcji, która stworzyła firma profesjonalna, która się takimi zajmuje rzeczami, jesteśmy gotowi na przyjęcie około 22 tysięcy ton odpadów, które mogłyby zostać zutylizowane poprzez termiczną obróbkę tych odpadów. Do tego do, mogłyby dojść jeszcze odpady pochodzące z różnego rodzaju innych innych jakby działalności, związanych z szeroko rozwiązaną gospodarką śmieciową. Zakład najprawdopodobniej by został wybudowany w formule 3 P, czyli partnerstwa prywatno-publicznego. Jest to taka dość, może nie nowa, bo to już PPP działa od wielu lat. Natomiast. PPP ma ze sobą wiele, wiele, wiele pozytywnych aspektów, i pan prezes, który zajmuje się tym, stwierdził, że to byłoby najbardziej racjonalne rozwiązanie. Czyli firma, która, która wygrałaby postępowanie w zakresie wyboru jakby oferenta, oferent musiałby, czy firma, która wygrałaby taki, takie postępowanie, musiałaby zaprojektować. Wybudować, sfinansować ten cały zakład, a my byśmy tylko płacili, jako, jako, jako zakład zagospodarowania odpadów, jakąś określoną kwotę z tytułu, y, y, y, jakby eksploatowania tego zakładu. To jest takie bardzo pierwsze, wstępne spotkanie. Tych spotkań będzie na pewno jeszcze trochę, ale myślę, że to jest dość dobry kierunek, dlatego że gdy my nie będziemy mieli możliwości pozbywania się tej frakcji palnej, tego RDF-u, to końca podwyżek cen chyba nie znajdziemy. Po prostu jak Państwo widzicie 20 tysięcy ton razy 470 zł to są koszty, które my ponosimy tylko i wyłącznie za to, że komuś zawieziemy jakiś tam surowiec, a on z niego skorzysta i na tym zarobi a my z tym tylko mamy koszty. no To jest bardzo dziwna sytuacja, więc chcielibyśmy taką, taką, taki zakład wybudować w Marszowie i, i po prostu obniżyć sobie koszty za odbior odpadów komunalnych i do tego nawet wchodziłaby możliwość jakiejś zarobki czy dywidend z prowadzenia takiego zakładu jako jako spółka. No tak w dużym skrócie bardzo ogólnie, bo mówię jesteśmy na razie po pierwszym spotkaniu i na pewno będą prowadzone kolejne takie spotkania, żeby podjąć ostateczną decyzję czy idziemy w tym kierunku czy, czy nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania do, do Burmistrza w związku z jego działalnością? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt czwarty, informacja o treści udzielonych w odpowiedzi na interpelacje i zapytania. W związku z tym, że takowych nie było, automatycznie uważam ten punkt za zamknięty. Kolejny punkt porządku obrad, przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań Radnych. Czy ktoś z Radnych ma przygotowaną interpelację, zapytanie? Też nie widzę. Wobec tego kolejny punkt porządku obrad. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok gminy Łęknica. Wszystkie komisje, które zajęły się proponowaną uchwałą pozytywnie ją zaopiniowały. Czy w związku z tym projektem ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Uchwała numer 170 przez 20, 28 przez 170 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok gminy Łęknica. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 282 107 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 257 511 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.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 Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 3 296 358 złotych i rozchody budżetu w łącznej kwocie 725 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf czwarty. Zmienia się załącznik uchwały budżetowej gminy zawierający planowane zadania inwestycyjne gminy na 2021 rok, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf piąty. Aktualizuje się załącznik uchwały budżetowej gminy zawierający planowane dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf szósty. Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2021 wynosi. Ustęp pierwszy dochody 16 812 879 złotych w tym Dochody bieżące 15 580 979 zł. Przepraszam na moment. Dochody majątkowe 1 231 900 złotych. Ustęp drugi wydatki 19 384 237 złotych, w tym Wydatki bieżące 14 milionów 979 580 złotych. Wydatki majątkowe 4 miliony czterysta zł. Paragraf siódmy. Wykonanie uchwały podlega się Burmistrzowi Łęśnicy. Paragraf ósmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań, Panów Radnych jest za? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się? Proszę o wyrażenia, wyrażenie własnego zdania. Tak jak przy sprawdzeniu obecności tradycyjnie, alfabetycznie będę wyczytywał. Pani Pan, Sebastian Baran. Jestem za. Monika Dżumyło. Jestem za. Krzysztof Dziurewicz. Jestem za. Janina Ganczar. Jestem za. Tomasz Jański. Jestem za. Bartłomiej Jeziorski. Jestem za. Kazimierz Kawecki. Jestem za. Henryk Klapa. Jestem tak. za. Maciej Malara. Jestem, Jestem za. za. Robert Pietrzak. Jestem za. Dawid Cyzdek. Jestem za. Zuzanna Wilk. Jestem za. Łukasz Zowczak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała numer 28 przez 170 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia dzisiejszego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok gminy Łęknica została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęknica na lata 2021-2024. Podobnie jak przy poprzedniej uchwale również ten projekt zyskał poparcie wszystkich komisji, które pozytywnie go zaopiniowały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w związku z projektem tej uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Uchwała numer 28 przez 171 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łęknica na lata 2021-2024. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy.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 I wyczytuję. Pani Pan Sebastian Barano. Jestem za. Monika Dżumyło. Jestem za. Krzysztof Dziurewicz. Jestem za. Janina Ganżar. Jestem za. Tomasz Jański. Jestem za. Bartłomiej Jeziorski. Jestem za. Kazimierz Kawecki. Jestem za. Henryk Klapa. Jestem za. Maciej Malara. Jestem za. Robert Pietrzak. Jestem <gry> za. Dawid Cycdek. Jestem za. Zuzanna Wilk. Jestem za. Łukasz Zowczak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała numer 28 przez 171 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęknicy w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łęknicy na lata 2021-2024 z dnia dzisiejszego została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Komisje zapoznały się z projektem uchwały. Wszystkie komisje pozytywnie ten projekt zaopiniowały. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 28/ siedemdziesiąt 172 przez 2021 Rady Miejskiej w Ujętnicy z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Żarskiego Rada Miejska w uchwała, uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zalicza się do drogi do kategorii dróg gminnych drogę o długości 153 metrów o przebiegu pomiędzy ulicą Tadeusza Kościuszki, a ulicą Dworcową położoną w mieście Łęknica na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 213 przez 1, 212 oraz 251 przez 8. Jednostka ewidencyjna Łęknica, obręb numer pierwszy. Paragraf <coughs> drugi Stala się przebieg drogi, o której mowa w paragrafie pierwszym od drogi numer 101 916 F do drogi numer 101 918 F oraz do działki numer 282 przez 24 jednostka ewidencyjna Łęknica obręb numer 1 zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, kto przeciw, kto wstrzymuje się. Proszę o oddanie głosu. Pani, Pan Sebastian Baran. Jestem za. Monika Czumyło. Jestem za. Krzysztof Ciurewicz. Jestem za. Janina Kanczar. Jestem za. Tomasz Jański. Jestem za. Bartłomiej Jeziorski. Za. Kazimierz Kawecki. Jestem za. Henryk Klapa. Jestem za. Maciej Malara. Jestem za. Robert Pietrzak. Jestem za. Dawid Cyzdek. Jestem za. Tuzanna Wilk. Jestem za. Łukasz Zowczak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała numer 170, 28 przez 172 przez 2021 Rady Miejskiej w z dnia dzisiejszego w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad, punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska miejskiego w Łęknicy. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały zmieniającej regulamin targowiska miejskiego w Łęknicy. Zmiana to została niejako narzucona nam przez y, służby Wojewody, dlatego że dopatrzono się pewnych nieścisłości, pewnych no już y, spraw, które nie były aktualne. Stąd konieczność dokonania zmiany. Czy ktoś w tej sprawie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 28 przez 173 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Łęknicy. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Łęknicy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się regulamin Targowiska Miejskiego w Łęknicy w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy. Paragraf trzeci, traci moc uchwała numer 29 przez 147 przez 2001 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Łęknicy. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Kto z Pań, Panów Radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymuje się, proszę o zagłosowanie. Pani i Pan, Sebastian Baran. Jestem za. Monika Dżumyło. Jestem za. Krzysztof Dziurewicz. Jestem za. Janina Ganczar. Jestem za. Tomasz Pijański. Jestem za. Bartłomiej Jeziorski. Jestem za. Kazimierz Kawecki.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 Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 28 przez 173 przez 2021 z dnia dzisiejszego w sprawie wprowadzenia regulaminu Tarkowiska Miejskiego w Łęknicy została przyjęta jednogłośnie. Punkt dziesiąty naszego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Łęknica na lata 2021-2030. obszerne materiały do tego punktu Radni otrzymali wcześniej. Każdy miał możliwość zapoznania się. Komisje przedyskutowały projekt uchwały, wszystkie komisje pozytywnie go zaopiniowały. Czy ktoś w tej sprawie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. W związku z tym, że część Radnych zwróciła się z prośbą o to, aby również przeczytać załącznik do tej uchwały. dość znaczna grupa, jednak okazało się, że to tak i tak jest mniejszość, bo to było tylko sześć osób. Wobec tego przychylałem się do woli większości i załącznika nie będę tutaj przytaczał. Załącznik liczy sobie około 123 stron. Uchwała nr 28 przez 174 przez 2021 Rady Miejskiej w z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Łęknica na lata 2021-2030. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się strategią rozwiązywania problemów społecznych gminy Łęknice na lata 2021-2030 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się? Proszę o zagłosowanie nad projektem tej uchwały. I po kolei. Pani, Pan Sebastian Baran. Jestem za. Monika Dżumyło. Jestem za. Krzysztof Dziurewicz. Jestem za. Janina Ganczar. Jestem za. Tomasz Janicki. Jestem za. Bartłomiej Jeziorski. Jestem za. Kazimierz Kawecki. Jestem za. Henryk Klapa. Jestem za. Maciej Malara. Jestem, Jestem za. za. Robert Pietrzak. Jestem za. Dawid Cyzdek. Jestem za. Zuzanna Wilk. Za. Ł Łukasz Zowczak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała numer 28 przez 174 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia dzisiejszego w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Włęknicy na lata 2021-2030 została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt w porządku obrad, punkt 11 to kolejny projekt uchwały uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Komisje zapoznały się z projektem tej uchwały. Podczas swoich posiedzeń pozytywnie projekt został zaopiniowany przez wszystkie komisje. Czy ktoś w tej sprawie chciałby z Państwa zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy wobec tego do głosowania. Uchwała numer 28 przez 175 przez 2021 Rady Miejskiej w ujętnicy z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy Łęknica w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Paragraf drugi odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się według zasad określonych w poniższych tabelach. Pierwsza tabela przedstawia procentowo odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, druga tabela natomiast dla osób w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i procentowa wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w schronisku dla osób dla osoby samotnie gospodarującej i osoby w rodzinie waha się w granicach od 5 do 100% kosztów pobytu. Ale to też w zależności od oczywiście dochodu na osobę czy też samotnie mieszkającą, czy też na osoby w rodzinie. Paragraf trzeci. Opłatę ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Paragraf czwarty. W przypadku, gdy pobyt osoby w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę miesięcznej odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc ją przez liczbę dni pobytu. Paragraf 5 ustęp 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi może zostać zwolniona z części lub całości opłaty. Zwolnienie następuje na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego. Ustęp drugi sytuacje szczególnie uzasadnione, o których mowa w ustępie pierwszym dotyczą w szczególności przypadków, gdy osoba korzystająca z przedmiotowej formy pomocy ponosi koszty leczenia, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego. Paragraf szósty wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Kto z Pań, z Panów Radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymuje się? Proszę o zagłosowanie. Pani, Pan. Sebastian Baran. Jestem za. Monika Czułmyło. Jestem za.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 Maciej Malara. Jestem, Jestem za. za. <küh> Robert Pietrzak. Jestem za. Dawid Syzdek. Jestem za. Zuzanna Wilk. Jestem za. Łukasz Zowczak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku głosowania Uchwała nr 28 przez 175 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia tego roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w stronisku dla osób bezdomnych oraz w stronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi została przyjęta jednogłośnie. Tyle jeżeli chodzi o przyjęcie uchwał. Kolejny punkt porządku obrad. Punkt dwunasty to raport za 2020 rok z wykonania lokalnego programu rewitalizacji miasta Pięknica. Komisje zapoznały się z tym sprawozdaniem przygotowanym przez panią inspektor tego Urzędu Miejskiego. W związku z tym raportem ktoś chciałby zabrać głos. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że raport za 2020 rok z wykonania lokalnego programu rewitalizacji miasta Łęknica został przez Radę Miejską przyjęty. Kolejny punkt porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Łęknica za 2020 rok. Takie sprawozdanie zostało przygotowane. Radni się zapoznali z tym sprawozdaniem podczas obrad komisji. Czy w związku z tym sprawozdaniem ktoś chciałby głos zabrać? Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że sprawozdanie z realizacji planu gospodarki niskomisyjnej dla gminy Łęknica za 2020 rok zostało przez Radę Miejską przyjęte. Punkt czternasty porządku obrad. Kolejne sprawozdanie tym razem z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łęknica za 2020 rok. Również tym sprawozdaniem Komisje Rady Miejskiej Miejskiej zapoznały się. Czy ktoś w tym punkcie głos zabrać. Wszystko zostało wyjaśnione podczas obrad komisji. Wobec tego stwierdzam, że sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łęknica za 2020 rok zostało przez Radę Miejską przyjęte. Punkt 15 porządku obrad. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Łęknica i tu Dwie jednostki, Policja i Ochotnicza Straż Pożarna przygotowały takie informacje, z którymi to informacjami oczywiście Radni się zapoznali. Jest obecny Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojęknicy. Jeżeli są jakieś pytania lub też Pan Naczelnik chciałby coś jeszcze dodać do tego sprawozdania, to bardzo proszę. Nie widzę, a odnośnie sprawozdania hmm, przygotowanego przez kierownika posterunku policji w Łęknicy. Jakieś pytania, wątpliwości, uwagi? Też wszystko zostało wyjaśnione podczas obrad komisji. Stąd też stwierdzam, że informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Łęknica przygotowana przez posterunek Policji w Łęknicy oraz Ochotniczą Straż Pożarną również w Ojęknicy została przez Radę Miejską przyjęta. Punkt szesnasty porządku obrad, informacja o udzielonych ulgach w należnościach podatkowych i należnościach mających charakter cywilnoprawny. Takie informacje zostały nam przygotowane przez jednostki organizacyjne gminy także tutaj przez pracownika Urzędu Miejskiego. Radni zapoznali się z tymi informacjami podczas obrad komisji. Czy w związku z tymi informacjami ktoś chciałby zabrać głos? Tak? Aha. Bo wyłączył. Panie Kamilu? Dziękuję za zaproszenie. Nie, na sesji Rady Ktoś głos, strasznie głos rwie, tylko fragmenty wypowiedzi słychać. Mhm. ilu coś z przekazem, A, no. jeżeli chodzi o głos, jest nie tak. Jesteś prawie w ogóle niesłyszany. Czy mnie słychać? Teraz tak. Super. Ślicznie dziękuję za zaproszenie. Na, bym kilka <coughs> słów powiedzieć na temat ta zaproszenie. Teraz bardzo. Słychać mnie? Bardzo. Tak. E, ślicznie dziękuję za zaproszenie na e, Radę Miasta w Chciałabym e, Chciałbym kilka słów tylko powiedzieć e, odnośnie mojego sprawozdania. Gdyż y, pisać to za dużo nie będę, żeby Państwa tam nie zanudzać tymi pismami. E, bardzo dziękuję za pozycję. Niestety, ale znowu głos urywa. Niestety, ale znowu jesteś z, z dużymi przerwami słyszany, Dzie Dzie Dzie Amilu, a Ty słyszysz mnie? Od burmistrza. Z Twojej wypowiedzi tylko słychać pojedyncze słowa. Cały czas. Aczkolwiek ee, e w tym równaam budżet troszeczkę Niestety także z, tak, z tej wypowiedzi niestety praktycznie nic nie usłyszymy <krisza Menu meget c nhiệt> Wobec tego, jeżeli będzie takie życzenie Kamilu, to zapraszamy na, na kolejne posiedzenie sesji, a dziękujemy bardzo za to, że byłeś gotowy, że zjawiłeś się na obrady tej sesji. Dziękujemy za informację, którą przygotowałeś w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiemy, jaką rolę odgrywa Straż Pożarna i sądzę, że zarówno Burmistrz, jak i Rada Miejska zawsze są przychylne, jeżeli chodzi o to, gdy ze strony Straży Pożarnej są zgłaszane jakieś wnioski dotyczące wspomożenia funkcjonowania strażaków w ich akcjach. Także wracamy niestety w związku z tymi trudnościami na łączach. Wracamy do punktu dotyczącego informacji o udzielonych ulgach w należnościach podatkowych i należnościach mających charakter cywilnoprawny. Czy ktoś w tym temacie chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego, że stwierdzam, że informacja ta została przez Radę Miejską przyjęta. Kolejny punkt porządku obrad, sprawy różne. Do Przewodniczącego, do, do Rady Miejskiej, bo jeżeli do Przewodniczącego to również do Rady Miejskiej, ale również i do Burmistrza wpłynęły tutaj trzy pisma w okresie między poprzednim poprzednią sesją, a obecną wszystkie w tym ostatnim tutaj tygodniu akurat. Więc może tak chronologicznie, tak jak wpłynęły do sekretariatu. Wszystkie te pisma Państwo otrzymaliście drogą mailową również, więc można było się zapoznać. Pierwsze pismo to pismo podpisane przez senatora Zygmunta Frankiewicza, który przez wiele lat był Prezydentem Gliwic. Jest on również prezesem Związku Miast Polskich, która to, który to związek zrzesza według informacji 336 członków. Jeżeli chodzi o liczbę miast w Polsce, to jest ich około tysiąca. Dokładnie na chwilę obecną nawet nie wiem, coś koło tego. Przedstawia w tym piśmie, jakie są zalety przystąpienia do tej organizacji. Zachęca również radnych miasta miasta Łęgnica o to, aby przyjąć stosowną uchwałę, bo wstąpienie do Związku Miast Polskich odbywa się poprzez przyjęcie uchwały przez Radę Miejską. Jeżeli chodzi o koszty związane z udziałem w Związku Miast Polskich, to wychodzi to około 30 groszy za jednego mieszkańca w skali roku, czyli licząc Łęgnica 2400 z groszem, z groszem małym mieszkańców na chwilę obecną, no to tak dla równego rachunku około 800 zł rocznie, ale to jest kwestia póki co do zastanowienia się i sądzę, że jak będą komisje w następnym miesiącu zwoływane, to możemy zastanowić się nad tym, czy faktycznie wyrazimy chęć przystąpienia do Związku Miast Polskich, a jeżeli tak, to stosowna uchwała zostanie przygotowana i będziemy ją głosowali podczas obrad sesji. Czy ktoś w tym punkcie może chciałby zabrać głos w sprawie pisma przesłanego do nas przez pana Zygmunta Frankiewicza, senatora Rzeczypospolitej Polskiej? Wszystko jasne. Kolejne pismo, które wpłynęło tutaj 23 kwietnia adresowane zarówno do Rady Miejskiej, jak i do Burmistrza, a wpłynęło ono od Centrum Chrześcijańskiego Bez Granic, Kościół Boży w Chrystusie w Łęknicy, mający swoją siedzibę w ulicy Granicznej 7 w Łęknicy. Jest to prośba dotycząca umorzenia lub zmniejszenia czynszu oraz kosztów ogrzewania, które wynoszą w sumie ponad 1000 zł miesięcznie. Jest uzasadnienie tutaj wskazujące na trudną sytuację finansową kościoła oraz utrudnienia spowodowane obostrzeniami związanymi z pandemią. Dodatkowym problemem są też trudności w przemieszczaniu się transgranicznym członków kościoła, bo, bo część z nich mieszka po stronie drugiej stronie Mysy Łużyckiej. Przy czym w tego typu sytuacji akurat Rada Miejska nie jest władna, by podejmować decyzje, stąd też no pismo zostaje oddane w całości niejako burmistrzowi, który on jest władny taką czy inną decyzję podjąć. Kolejne pismo od Pani, które wpłynęło do Rady Miejskiej, które wpłynęło od Pani, która ma stanowisko na targowisku miejskim w Łęknicy. Pism tego typu niekoniecznie do Rady Miejskiej, ale do Burmistrza wpłynęło zdecydowanie więcej. Są to pisma dotyczące sytuacji, gdzie część osób nie dochowała terminu złożenia wniosku o odstąpienie od dochodzenia należności za miesiące czy to styczeń, luty, marzec czy też kwiecień. Uchwały były przyjmowane przez nas trzykrotnie i zawsze było tak, że jeżeli chodzi o termin składania tych wniosków zawsze to było tak mniej więcej oczywiście miesiąc do przodu, że tyle czasu było na złożenie tego wniosku. I jeżeli uchwała została przyjęta w ten sposób, że my zwalnialiśmy z opłat za miesiąc kwiecień, czy za miesiąc, za miesiąc marzec akurat tutaj za miesiąc marzec to Termin złożenia tego wniosku upływał bodajże 23 kwietnia. Podobnie z poprzednimi miesiącami, jeżeli ktoś nie dochował terminu, to niestety Rada Miejska nie może odstąpić, czy zmienić postanowienie uchwały, która została wcześniej przyjęta. Także tutaj no, niestety, ale te osoby, które nie zdążyły, takie jest moje zdanie oczywiście. Każdy może mieć inne zdanie. Takie jest moje zdanie, że osoby, które nie zdążyły w terminie złożyć stosownego wniosku, to niestety, ale są zobligowane do uiszczenia opłaty za miesiące, za które ten wniosek nie wpłynął. Czy ktoś w tym temacie chciałby zabrać głos? Nie widzę w sprawach różnych jeszcze takie przypomnienie małe, z mojej strony przynajmniej, Jutro upływa termin złożenia złożenia oświadczeń majątkowych. Nie pytałem w Sekretariacie, czy wszyscy złożyli takie oświadczenie, ale mam nadzieję, że to zostało dochowane, tak jak to było w poprzednich latach, że nikt nie przekroczył terminu. Kolejna sesja, która będzie się odbywała, to sesja pod koniec maja. Sesja bardzo ważna, sesja szczególna, sesja absolutoryjna, a także sesja, podczas której udziela się burmistrzowi tak zwanego wotum zaufania? Czy ktoś w sprawach różnych chciałby zabrać głos? Radny Krzysztof Dziurewicz, proszę. Chciałbym dopytać, czy z planowanych na ten rok imprez promujących i park Morzakowski i Łęknice któreś zostaną utrzymane, czy raczej wszystkie będą, nie odbędą się i jakie mamy szanse tutaj na... Panie Burmistrzu? Ale Panie Burmistrzu proszę głośnik jestem, włączyć. Jestem, już jestem, tak, jestem. Proszę. Szanowni Państwo, no trudno mi odpowiedzieć jak będzie sytuacja wyglądała. Wiemy, że, że rząd wprowadza nowe obostrzenia, które tak naprawdę od nich to uzależnione jest zorganizowanie różnego rodzaju imprez. Jak Państwo widzicie to od 4 maja będzie to luzowane, więc w jakim, jakim systemie, w jakim reżimie będzie można przeprowadzać takie imprezy, no trudno mi powiedzieć. Jeżeli będzie taka możliwość, to moglibyśmy na przykład święto Parku Żakowskiego, które jest zawsze organizowane w ostatnią sobotę maja, Przenieść chociażby, nie wiem, na początku września. No, ciężko nam mówić, bo tak naprawdę nie za wiele czasu już zostało. Nikt nie znał scenariusza, jak będzie się pandemia rozwijała, czy będzie się zwijała i czy rząd będzie wprowadzał nowe obostrzenia bardziej restrykcyjne, czy będzie bardziej je luzował. Więc trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć na, na to pytanie. Jeżeli powstrzenia zostaną zniesione, to myślę, że moglibyśmy spróbować zorganizować święto parku Murzekowskiego, ale już niekoniecznie na, na koniec maja, bo byłoby to chyba bardzo trudne, a może wręcz niewykonalne, tylko to zrobić na przykład na pod, pod koniec czerwca. Ja się zro, będę tutaj um, um, kontaktował z panią dyrektor naszego MOKU i wtedy może wspólnie podejmiemy jakąś decyzję, w którym kierunku pójść i, i jaka datę, wskazać jakąś konkretną datę przy organizacji chociażby święta Parku Żakowskiego, bo bieg siedmiu mostów prawdopodobnie się odbędzie. Mamy ponad 120 czy 130 już biegaczy. Natomiast dochodzą jeszcze różne imprezy, jak jabłoniowy zawód głowy, który jest organizowany przez NIT, ale to już jest jakby kwestia organizatora, jeżeli chodzi o jabłoniowy zawód głowy. Pewnie on ma taki sam problem jak my, nie znając Przyszłości związanej z, tutaj z pandemią COVID, więc ja po prostu no, będziemy musieli poczekać. Ja myślę, że jeszcze ten miesiąc czasu powinniśmy sobie dać, żeby, żeby to w, sytuacja się wyklarowała i żebyśmy wiedzieli, co, co robić, bo wiadomo, że podpisywanie umów z różnymi wykonawcami czy dostarczycielami różnych usług przy organizacji Święta Parku Mrzekowskiego wiąże się z tym, że podejmuje jakieś zobowiązania finansowe, a później może się okazać, że, że impreza się nie odbędzie. Ze względu na kolejne obostrzenia, my będziemy musieli zapłacić za to, więc ja proponuję, żebyśmy się jeszcze chwilę wstrzymali i jeżeli będzie taka możliwość, to zorganizujemy te imprezę w troszkę późniejszym terminie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A propos jabłoniowego zawrotu głowy, to póki co znajduje się ono w planach, w planach Narodowego Instytutu Dziedzictwa i jest przewidziany na przedostatnią sobotę września, ale zmiana może nastąpić w związku z sytuacją. Tego na chwilę obecną do końca też nie wiemy, fakt w sprawach różnych jeszcze. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że ten punkt obrad został wyczerpany. Kolejny punkt porządku obrad punkt 18 przyjęcie protokołu z obrad 27 Sesji Rady Miejskiej w Łęgnicy. Czy ktoś chciałby zgłosić jakieś uwagi dotyczące protokołu? Nie widzę, wobec tego Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem protokołu. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto wstrzymuje się, proszę o zagłosowanie. Pani Pan. Sebastian Baran. Jestem za. Monika Dżumyło. Jestem za. Krzysztof Dziurewicz. Jestem za. Janina Ganczar. Jestem za. Tomasz Jański. Jestem za. Bartłomiej Jeziorski. Jestem za. No witam, mam sesję. Kazimierz Kawecki. No? Jestem za. Henryk Klapa. Jestem za. Maciej Malara. Jestem, Jestem za. za. Robert Pietrzak. Halo. No witam. Jestem Zobaczmy. za. Coś innego? Dawid Cyzdek. Jestem za. Zanna Wilk. Jestem za. Łukasz Zowczak. Dobra, dobra. Spróbuję się zapytać. Jestem za. No, dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół z posiedzenia 27 sesji Rady Miejskiej w Łęknicy został przyjęty jednogłośnie. Punkt dziewiętnasty porządku obrad. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 28. sesji Rady Miejskiej w Łębnicy. Dziękując wszystkim radnym, panu burmistrzowi, pani sekretarz, pani skarbnik, naczelnikowi OSP, pani kierownik OPS-u i osobom odpowiedzialnym za przygotowanie i sprawny przebieg sesji za udział w obradach. Obrady 28 sesji uważam za zamknięte. Dziękuję, do Dziękuję bardzo. Do widzenia. do widzenia. Miłego popołudnia widzenia. udanego weekendu. Życzę do widzenia. Dziękuję. Coś mówi stosunkowo udanego weekendu. Może być. Maciej już znowu podteksty jakieś tutaj nie